No cześć, jeszcze raz wasz Darek Kraśnicki Jak widzicie mnie tutaj na jamaszce Jestem gdzieś już między siódmą a ósmą godziną jazdy Postęp idzie, ale bądźmy uczciwi, bardzo wolno, także Jeszcze będę musiał przećwiczyć Ten element, te ósemeczki Szczególnie z nieśmiertelnym upewnianiem się Niestety czuję jakiś blok umysłowy W momencie kiedy się upewniam, wyłącza się robienie prawidłowe ósemki. Także jeszcze troszeczkę pracy przede mną ale nie poddaje się i zapraszam na kolejne filmy z cyklu Prawo jazdy na motor we Wrocławiu w Szkole Nauki Jazdy Euforia Kto z was jest sprytny na pewno znajdzie ich w internecie. Chyba są na Piłsudskiego 13 Mam nadzieję, że 13 nie jest pechowa